Starożytny kielecki poeta mówi Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają Ludzie spoza mego miasta, pewnie oni rację mają Bo ja jestem z Kielc i tak już zostanie Czy chcesz tego czy nie, zapamiętaj jedno Że o Kielcach, o Kielcach, o Kielcach ta historia tak mógłby zaczynać się film Asterix i Obelix, Misja, Książę, Mieszko, Syn Bolesława Szczodrego, ale prawdopodobnie jedyne co by pasowało do przygód dwóch nieposkromionych Galów i historii założenia Kielc, to dzik i jego rola w żywocie zarówno Kielczan i Obelixa. Ja bynajmniej nie przyjechałem tutaj kosztować dziczyzny, a w stolicy województwa świątokrzyskiego jestem dlatego, że... Dzisiaj odbywa się tutaj, znaczy nie tylko dzisiaj, trzy dni w zasadzie się odbywa European Rover Challenge, czyli zawody łazików marsjańskich. Rzecz, której zupełnie nie ogarniam, nie... Nie znam się na, ani na kosmosie, ani na inżynierii, ani na czymkolwiek związanym z tematem, ale nie ukrywam, że jest to dla mnie w pewnym stopniu fascynujące. Więc powiedzmy, że e, w taki sposób wracamy na YouTube. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, i że pokażę Wam choć trochę jak to wszystko wygląda i sam się dowiem wielu różnych rzeczy, bo oprócz samych zawodów łazików marsjańskich na Politechnice Świętokrzyskiej odbywa się równocześnie prelekcje, spotkania z różnymi tam specjalistami z NASA i innych agencji kosmicznych e, konstruktorów takich właśnie łazików czy innych technologii sam jestem ciekaw czego się dzisiaj dowiem co dzisiaj zobaczę mam nadzieję, że Wam też się spodoba także lecimy 70 lat temu napisała pol, pierwsza polska astronom, Maria Kunic e, e, Jest 9 egzemplarzy, się zachowało, e, 4 w Ameryce, 5 w Europie i ja byłem niedawno w, Amery w Ameryce i jedno wydawnictwo przygotowało dla mnie, e, wydrukowało wersję cyfrową, maszynowo wydrukowaną To jest strona tytułowa, uh -huh. to jest e, digitalizowana wersja z jakiegoś tam egzemplarza, który był w dawnej lata używana i czytelnicy porobili tutaj notatki to jest dowód, że to było czytane i teraz jest tekst już naukowy w języku łacińskim proszę zobaczyć jak gęsto, nie, bez akapitu cały czas tekst naukowy, matematyczny, astronomiczny non stop, non stop, non stop to jest pan Kazimierz Błaszczak, prezes Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic. Kim była Maria Kunic? To była pierwsza kobieta astronomka, która wydała swoją pracę, powiedzielibyśmy, na naukowym, uniwersyteckim poziomie. Była Polką, Ślązaczką, Niemką. Dziś ciężko przypisać ją jednemu narodowi, no i w sumie nie musimy tego robić, może reprezentować wszystkie e, trzy. Nie ulega jednak wątpliwości, że... Napisanie przez kobietę w XVII wieku pracy naukowej na temat astronomii, w której zawarła tablice, w których obliczyła pozycję planet na tysiące lat naprzód. To samo zresztą, co zrobił Kepler kilka lat przed nią, ale ona jeszcze jej poprawiła. I ja usłyszałem o niej po raz pierwszy i uważam, że jest to trochę słabe, że w szkole nic o niej nie mówimy, nie słyszymy. Dlatego polecam waszej uwadze postać tej wspaniałej naukowczyni, bo jest się na czym wzorować i z czego brać przykład. Ja tymczasem zapraszam was na prawdziwy tor marsjański. ale o co tu chodzi? Gdzie zawody? Gdzie wyścigi? Gdzie wybuchy? Co ten robot robi? Już spieszę z tłumaczeniem. Podczas European Rover Challenge uczestnicy biorą udział w kilku różnych konkurencjach. To, co przed chwilą widzieliście, to tak zwana konkurencja maintenance, która polega na wykonaniu precyzyjnych zadań na panelu przed robotem, bo w końcu gdy coś na Marsie się zepsuje, no to nie możemy wysłać łazikowi mechanika, on musi wszystko naprawić sam. Oprócz tego łaziki muszą pobrać kawałek Marsa do badania, który zespół musi później przeanalizować. E, kluczowa jest też prezentacja, w końcu to ona wpływa na finansowe powodzenie misji, jak przy każdym projekcie, to to jest najważniejsza część. No i oczywiście jest też Coś nieco bardziej dynamicznego. Nawigacja, czyli pokonanie czegoś na kształt toru przeszkód. Jak oczekujecie jakiejś dynamiki podczas pokonywania, no to jednak się troszeczkę mylicie, bo pokonanie takiego toru to nie jest wyścig formuły. Co oprócz tego, że są zawody łazików, które odbywają się non stop. Para jakby równolegle w kilku konkurencjach na torze, największym torze marsjańskim w Europie, jeśli nie na świecie. To też są prelekcje na różne tematy związane z kosmosem, można je obejrzeć myślę, że po czasie kiedy to widzicie, można je też obejrzeć już jakby nagrane. A jeśli kogoś interesują tematy kosmiczne, no to zapraszam. Ja byłem na <grywki> najbardziej mi bliskiej, czyli de facto związanej z wschodem prelekcji, czyli o chińskim programie kosmicznym e, i no, rozumiałem dużo rzeczy e, ponieważ na pozostałych różnych takich już technicznych, inżynieryjnych e, prelekcjach niewiele bym zrozumiał więc tutaj chociażby na to poszedłem i troszkę się dowiedziałem niestety e, nie zmieścił się prelegent w czasie, bo temat jest bardzo obszerny e, dodatkowo dookoła macie różne stoiska, e, z których wam coś pewnie jeszcze pokażę, albo już pokazałem rakiety, różne nowe technologie, wystawy poszczególnych zespołów konkurujących w tych zawodach a także rzeczy związane z życiem i eksploracją kosmosu innych planet, ale też z naszą planetą i jej, że tak powiem, ulepszaniem także wiele rzeczy bardzo ciekawych można tu znaleźć bardzo, bardzo fajne wydarzenie jak będzie za rok to oczywiście e uh, wszystkim polecam serdecznie This is our own design. It was I mean, design. it was inspired by Perseverance obviously, uh -huh. since they have a similar yeah. setup. But um but yeah, we this is all our own construction, 3D printed, hmm. tested, mm -hmm. uh, all of the fun stuff. And it just collects the stuff or it also do some research and send yeah. you data exactly. and yeah. stuff, yeah? So yeah, okay. we we do do some some testing, some mm -hmm. So uh apart from the collection etc, put it in. We also we have the graduations, which give uh -huh. us an idea of the volume that we've collected, right? Mm -hmm. We also have a mass sensor, which tells us like how... So together Heavy. with the volume and the mass, we know the density, which uh -huh. is already an important uh, bit of information. We have a little camera in the back, which can run several algorithms to mm -hmm. sort of detect the particle size, to detect. Uh, exact color as well. Mm -hmm. It's not as good as a spectrometer but it does at least give us some um, idea of what the mineral could be. Did you participate already in the challenge or not yet? Uh, we did uh, one task, maintenance mm -hmm. task yesterday and uh, today is at 3 p.m. Uh, it will be mega or navigation task uh, in the Marcia, so it will be dry. And how was your task? How did you Like it? Yesterday. Yesterday, yeah. Uh, it was really exciting actually, but we did um, everything except one. So mm -hmm. it was uh, mm -hmm. it, uh, it, it was about the input, the light, the circuit and mm -hmm. Ah, okay, and I have other, seen it, yeah. Everything, yeah. And it was basically su successful. Mm -hmm. so was but? successful. <laughs> yeah, okay. It will be better today. Jak widzicie w zawodach brały udział drużyny z różnych państw. Byli Turcy, Szwajcarzy, Niemcy, Brytyjczycy, Hindusi, Włosi, ktoś tam jeszcze. Generalnie dużo drużyn z Polski. Nawet, co ciekawe, zwycięzcą całych zawodów była polska drużyna i to do tego gospodarze, więc kielecki impuls Team wygrał całe zawody. Natomiast jeśli chodzi o polskie tematy, to na zawodach można było się zapoznać z różnymi polskimi projektami. Między innymi z projektem, który miałby w przyszłości usprawnić i umożliwić rolnictwo w kosmosie. Czy to jest też marsjański? Nie, nie to nie, będzie to rolniczy. To rolniczy. Rolniczy. Rolnictwo. Okay. Kiedyś będzie na Marsie. To to kiedyś. Bo Jak bo będzie bo rolnictwo na Marsie, to... to... Okay. Początek, Aha. początek. E... Czyli rolniczy nieziemski. Dokładnie tak. Kosmiczny. Tak. Okay. I co on robi oprócz jeżdżenia? E, oprócz jeżdżenia no to akurat skończyła się nam bodajże ciecz robocza. E, tutaj mamy dyszę opryskiwacza który mhm. może opryskiwać tak naprawdę i z różnych wysokości mhm. e, i z różnych miejsc. E... W, w, w, w pole uprawne. Uh -huh. e, w tym momencie tego jeszcze nie mamy, natomiast pracujemy nad danymi do e, analizy stanu upraw w czasie rzeczywistym. Uh -huh. Dedykowania różnego rodzaju zabiegów, ale w danych miejscach, gdzie jest taka potrzeba, na przykład przy zwalczaniu chorób trzybowych. Uh -huh. e, no i to jest ta, ta wersja. Natomiast mamy tutaj jeszcze takie jedno rozwiązanie, które cały czas testujemy, jest w fazie testu. Jak sobie podłożymy tutaj nogę, widzimy, mamy diodę laserową, świat po niebieskie, do stymulowania roślin w fazach młodocianych lub do zwalczania kwastów w międzyrzędziach w uprawach rzędowych. Najpierw pewnie księżyc. E, Czy... Nie, nie. Najpierw jednak planeta Ziemia, bo tutaj okay. są takie duże potrzeby pod tym względem w Polsce mamy sporo obszar, na którym możemy wykorzystywać tego typu łaziki, a tak jak w każdych branżach, także rolnictwo cierpi bardzo na braki rąk do pracy, nie? więc mhm. jakby to jest nieuniknione. Że, że za chwileczkę tego typu urządzenia, jako floty, będą pracować na powierzchniach uprawnych, na polach okay. i się odpowiednie zabiegi. I to wszystko jest w Polsce zrobione? Tak, i to jest wszystko w Polsce. To jest maszyna, która powstała u nas w Polsce, tutaj we współpracy. My jesteśmy startupem z Krakowa, Google Green Solutions. E, powstajem w, w ramach e, projektu realizowanego w Uniwersytecie Rończym w Krakowie. Uh -huh. e, wywodzimy się z Uniwersytetu, natomiast współpracujemy z, z, z zespołem... E, e, robotyków i informatyków z Politechniki Śląskiej, którzy tutaj wspierają, wspierają to nasze rozwiązanie i wspierają nasze w przetwarzaniu tego, co my wymyślimy tej naszej koncepcji na realia. Innym ciekawym polskim projektem jest rakieta HEXA-2, która została stworzona przez zespół studentów z Poznania i już zdobywa różne nagrody w dziedzinie kosmonautyki. Ja się konkretnie na tym nie znam, ale tutaj jeden z przedstawicieli zespołu opowiedział nam, co Nieco na temat ich projektu. Dwie osobne płytki oso sterowane niezależnie. To jest główny moduł awioniki, w którym są ustawione płytki w formie takich kanapeczek. E, tutaj jest miejsce na kamerę. E, to się komunikuje bezprzewodowo chyba tylko Bluetooth, z z obsługą naziemną. E, jak uzyska, e, zostanie uzbrojone i dostanie ten sygnał na start to już wszystko dzieje się autonomicznie Znaczy nie jest w żaden sposób sterowana, bo sterowanie rakietą jest, podchodzi już pod broń i jest nielegalne e, i da, Także jest to rakieta absolutnie pasywna Paliwo przez to, że jest w formie stałej jest dużo gęstsze, więc mniejszej objętości paliwo niż, niż mieli całkowicie na paliwo ciekłe, no to musielibyśmy mieć jeszcze jeden taki długi zbiornik mało efektywny. Poza tym e, silniki na paliwo ciekłe muszą mieć już, e, wymagałyby jakiejś pompy do tłuczenia e, utleniacza i reduktora, a w naszym przypadku e, utleniacz jest ciśnieniowany e, no i takie to właśnie miałem przygody na zawodach łazików marsjańskich w Kielcach. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki format, bo ja osobiście bardzo lubię jeździć w różne nowe miejsca, poznawać tematy, na których się zupełnie do tej pory nie znałem. Żeby poszerzać swoją wiedzę, jeśli Wy też chcielibyście za pośrednictwem mojego kanału, mojej twórczości taką wiedzę pogłębiać, no to ja z chęcią od czasu do czasu gdzieś pojadę, na ile mi czas studia i praca pozwoli. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki format. Mam nadzieję, że teraz będziemy się widywać regularnie. Nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i wszystkich innych rzeczach, które robi się w internecie. Tymczasem ja życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i wszystkiego dobrego i oczywiście do następnego.